Przy żupku pana w Betlejewie zbieramy się co roku. I blisko w szopce w kruk stajemy, w zachwycie jej uroku. Kolenta głosi wszystkim gronią. Dzieciąga rączka maja. A jeśli wiesz, czym jest Batlejek dla Boga i człowieka, to blaski gwiazdy nie ściemnieje przez wszystkie wieki. i wszystkim gają Niech będzie Bogu mi I pokój ludziom, który daje, dzieciom